Witam serdecznie, krótkie pokazanie co się dzieje jak pada śnieg. Jak widać stary tracker, no niedługo będzie nowy, jedynka zasypana, ogniwa na ścianie pionowe całe. Tego odśnieżyłem, dlatego dopiero będę musiał, więc tamte działają. Jak to się mówi, nie zawsze wydajność równa się sprawność. Tracker jest sprawny, ale co z tego, jak jest zasypany? Zobaczymy jeszcze na jedną sekcję, co mam od drugiej strony domu. Jak widać, te panele są odsłonięte, a śniegu z zlekszana nawaliło, więc nie zawsze warto mieć wszystkie jajka w jednym koszyku. Ten panel troszeczkę już się zaczyna grzać, bo śnieg zaczyna sam uciekać. Już się zrobił mokry, zaczyna coś produkować, a ten, jak go nie ruszymy, tak w ogóle nie wystartuje. Dobra, dzięki. Takie małe podsumowanie, jak to wygląda z fotowoltaiką w zimie, jak przewali śnieg. To nic, trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, bo pogoda nie dopisuje.